Prawdopodobnie masz słoik z wazeliną pochowany gdzieś w twojej apteczce. Miliony ludzi przysięgają na to jako lekarstwo na spierzchnięte usta, przekrwienie, pieluszkowe wysypki i suchą skórę. Niestety popularny produkt jest bardziej szkodliwy niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Co to jest petroleum -y? Wazelina powszechnie znana pod nazwą wazelina jest produktem ubocznym procesu rafinacji ropy naftowej. Pierwotnie znaleziono pokrycie dolnych platform wiertniczych w połowie XIX wieku. Jako produkt uboczny przemysłu naftowego jest to nietrwałe zasoby i dalekie od ekologicznych. Jak to działa? Stosowany we wszystkim od płynów po produkty dla dzieci wazelina działa poprzez stworzenie ochronnej bariery na skórze, aby utrzymać wilgoć. Wodoodporna bariera, którą tworzy na skórze blokuje pory i może blokować pozostałości i bakterie. W przypadku oparzeń lub oparzeń słonecznych blokuje się w cieple i może zablokować zdolność ciała do leczenia. To nie wszystko. Musisz przestać używać wazeliny z tych czterech powodów. 1. Zawiera szkodliwe węglowodory. Skóra nie jest w stanie metabolizować wazeliny więc jest barierą na skórze dopóki się nie zużyje. To blokuje organizmowi uzyskanie jakichkolwiek korzyści z substancji. W badaniu z 2011 roku znaleziono silny dowód, że zawarte w oleju wazeliny węglowodory zawierają największe zanieczyszczenie ludzkiego ciała. 2. Promuje rozkład kolagenu. Ze względu na barierę, którą tworzy na skórze wazelina blokuje zdolność skóry do oddychania i wchłaniania składników odżywczych. Może to spowodować, że skóra będzie wyciągać wilgoć i składniki odżywcze, których potrzebuje od wewnątrz, co prowadzi do rozpadu kolagenu. 3. Może powodować zapalenie płuc. Chociaż rzadkie może wystąpić stan znany jako lipidowe zapalenie płuc, gdy małe ilości wazeliny są wdychane i gromadzą się w płucach. Ponieważ organizm nie może metabolizować ani rozkładać substancji może wystąpić poważne zapalenie w płucach.